Panorama Lądka Zdroju Lądku Zdrój, widziana drogi na Lutynię Tutaj basen Okoliczne góry Naprawdę prześliczne I tam droga w kierunku na Lutynie. Jeszcze raz widok na okoliczne góry. Wejście od strony lądka zdroju do miejscowości Lutynia. Tego domku z czerwonych pustaków z czerwonej cegły jeszcze nie było rok temu, a w tym roku już jest. I okolica wygląda tak stary domek. Nowy domek. W stanie surowym a to wszystko 26 kwietnia 2013 roku Jakieś maszyny rolnicze sfilmowane w lutyni niedaleko lądka zdroju Pamiętam podobne u mojego świętej pamięci dziadka, również mieszkającego na ziemi kłodzkiej Nie jestem ekspertem od tych urządzeń, ale pewnie mają coś wspólnego z roztrząsaniem siana Filmował 26 kwietnia Darek Kraśnicki z Wrocławia